kolejny fantastyczny dzień w mojej przychodni Zaczął się bardzo ciekawie, ponieważ y, przyszedł do mnie Pan z Korei, obywatel Korei oczywiście południowej i okazało się, że miał tam jakiś problem z kolanem. Y, jak trafił do mojej przychodni, to nie mam pojęcia, ale zapewnie dlatego, że y, badam Koreańców yy, tych, co mieszkają w Biskupicach Podgórskich którzy pracują dla LG i innych firm i okazało się, że skoro przychodnia to przychodnia, może także obsłużyć kogoś z jakimś problemem zdrowotnym No i gdzieś po mniej więcej 40 minutach yy, wytłumaczyłem mu o co chodzi Na szczęście mówił troszeczkę po angielsku i skierowałem go na właściwe badania laboratoryjne oraz konsultację ortopedyczną. No, potem zaczęła się masówka, medycyna pracy, znowu ukraińscy marynarze, uczniowie do szkół, książeczki zdrowia, badania wysokościowe, także nic nowego. E, niestety pracy bardzo dużo. Przeczytałem też dziś artykuł, że niestety medycyna pracy nie daje rady, nie daje rady yy, robić badań sprawnie, krótko, szybko i na temat. Robią się zatory, robią się kolejki i pracodawcy martwią się tym, że nie będą mogli dopuścić do pracy swoich pracowników. Szczególnie po tym okresie covidowym. No, trudno mi odpowiadać za inne firmy, ale muszę powiedzieć na przykładzie swojej, że jest naprawdę ciężko. Nawet w tej chwili w mojej skromnej przychodni czasami trzeba chwilę poczekać. Paru lotników, klasa druga, parę stewardes, w zasadzie jedna pani, która wróciła po urlopie macierzyńskim do swoich macierzystych linii lotniczych. Jeden lotnik No i Kupa, kupa, dużo papierów do zrobienia. Dużo faktur, dużo jakichś tam korekt, dużo jakichś tam innych historii. No niestety, biurokracja prawdopodobnie kiedyś zniszczy Unię Europejską. Komputery niestety nie tylko ułatwiają życie, ale powodują to, że nasi włodarze, nasi ustawodawcy żądają coraz większej ilości papierów. Także dobrze ktoś powiedział, że być może te papiery kiedyś posłużą do spalenia, kiedy nie będzie ruskiego węgla, ruskiego gazu, a będzie polski papier, prawda? Tylko brakuje jeszcze pieców, które by ten papier mogły spalić. Także jeszcze raz czwartek, naprawdę lepszy od środy, idzie ku górze. Piątek pewnie będzie jeszcze lepszy. Sobota, niedziela trochę odpoczynku. Potem mam jeszcze dwa dni pracy. I tak, jak Ci powiedziałem lecę do Paryża na konferencję medycyny lotniczej. Także na tym kończę. Ktoś zadał mi pytanie, czy bada uczniów do szkół ponadpodstawowych online nie wykonuje takich badań. Medycyna pracy, przynajmniej Polska nie za bardzo pozwala na jakieś tam badania zaoczne. Można wykonać teleporadę w stosunku do zwolnienia, natomiast na pewno nie można w stosunku do polskiej medycyny pracy. Także jeszcze raz, komentarz tutaj poniżej, tam gdzieś masz filmik, tam masz subskrypcję i do zobaczenia wkrótce. Mówił Darek Kraśnicki Lekarz medycyny transportu z Wrocławia Przekazałem Ci moje wrażenia z czwartku Chyba dzisiaj jest 16 Września, jeżeli się nie pomyliłem